Opuszczony pałac w Studzieńcu niedaleko Zielonej Góry. Filmuję 2 maja 2015 roku. No, bardzo ciekawa. Bardzo ciekawy obiekt. Tutaj taki mały stawek, a tam pałac. I jeszcze raz pałac w Studzieńcu. Widać, że z tropy ktoś próbował kiedyś podpalić Jeżeli to mi się nie zwali na łeb, to będzie cud boski Warto uważać, jeżeli przyjdziesz tutaj parę lat po mnie Mimo wszystko solidna niemiecka konstrukcja, która wytrzymała tyle lat Tyle lat po wojnie Jeżeli wiesz co tutaj było po wojnie zapraszam Cię serdecznie do komentarza Przypuszczam, że za parę lat tych stropów już po prostu NIE BĘDZIE I Jeszcze raz pałat w studzieńcu To to chyba komin Tutaj jakaś izba Idę dalej Idę dalej a tutaj już rządzi roślinność pałac w studzieńcu kurczę, ale kiedyś to były stropy drewniane aż się nie chce wierzyć nieco inne ujęcie opuszczonego pałacu w studzieńcu koło Zielonej Góry Przypuszczam, że za parę lat, niewiele już z tego obiektu zostanie Tutaj inna ściana tego pałacu Studzieniec koło Zielonej Góry a tutaj resztka portalu pałacu w Studzieńcu pomiędzy Zieloną Górą a Kożuchowem chyba jakiś herb no i sam pałac kończę swoją wycieczkę Ostatnia migaweczka pałacu w Studzieńcu, województwo lubuskie między Zieloną Górą a Koszuchowym. Filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia.